Ciężko powiedzieć, która najbardziej mi się podoba, bo wszystkie mi się bardzo podobają, ale taka, która najbardziej przykuwa moją uwagę, to jest scena druga, gdzie Klara pomaga Świętemu Franciszkowi, kiedy on jest no, tak jakby na życiowym zakręcie. Wtedy też dochodzi do takiego, myślę, zwrotu, jeśli chodzi o życie Franciszka, bo on się zmienia w ten sposób i myślę, że to jest jedna z ważniejszych scen. Klara na pewno jest bardzo dobrą osobą, ma dobre serce, jest uczciwa, sprawiedliwa i przede wszystkim pomocna, bo pomaga każdemu, Każdemu, nawet temu, który się od niej odwróci, gdzieś tam wyśmieje w jakiś sposób i myślę, że uczy szacunku do drugiego człowieka i miłości do, do bliźniego. Moja przygoda z teatrem zaczęła się w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Miałam wtedy 8 lat, więc tak naprawdę jest to już jedenasty rok, jak gram na scenie. Może jeszcze powiem, że jak trafiłam do tego teatru, to było tak, że po prostu szukali osób. Chodziłam wtedy z córką pani Ewy do klasy i właśnie spytała się mnie, czy mogę zagrać, czy chciałabym przyjść na kółko teatralne. I stwierdziłam, że mogę pójść zobaczyć jak to jest i na pierwszym spotkaniu bardzo mi się to spodobało. Dostałam główną rolę, więc zostałam rzucona na, na głęboką wodę, ale okazało się, że świetnie sobie z nią poradziłam i, i już nie chciałam zrezygnować. Teatr. Kojarz mi się. Z, wyobraźnią, z, wielką, z wieloma rzeczami, ale przede wszystkim wyobraźnia wcielanie się właśnie w postacie których nie można w rzeczywistości zagrać i teatr jest właśnie też takim odzwierciedleniem od rzeczywistości I myślę, że, że oj, to nie da się tego po prostu tak określić jednym słowem, ale na pewno teatr działa na, na, na wyobraźnię, pobudza, bardzo człowieka do myślenia i, ta, no i działa na, na emocje więc z tym się kojarzy Aktor to osoba, która wciela się w rolę bohatera i stara się jak najlepiej od odwzorować e, e, tak, żeby po prostu zagrać ją całym sercem. Ja tak uważam, że, że aktor tak powinien grać. Sztuka to jest też e, głębokie pojęcie, ale myślę, że sztuką jest, sztuka to jest piękno. To jest e, wszystko, co tak naprawdę nas otacza, więc w sztuku można nazwać wszystko i, i można ją zrobić od z niczego. Sztuka też może być improwizacją, więc to, wiem, dla mnie sztuka jest tak, takim czymś, co tak ciężko pisać, ale bardzo, bardzo po prostu e, tak mi siedzi głęboko w sercu i. i i nie chcę wyskoczyć, więc, no. <śmiech> więc to jest po prostu dla mnie sztuka, że, że mogę zrobić coś z niczego i przede wszystkim też e, dzięki temu pobudzić wyobraźnię innych ludzi, e, nie wiem, połączyć się z nimi swoimi emocjami.